No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Myśliwi temat już przeleciał, prawda, czyli wiadomo, że badań powtórnych na broń nie będzie. Natomiast pojawiły mi się inne zapytania, jeżeli chodzi o broń, a mianowicie sprawa tak zwanej kompleksowości badań, prawda? Jeden z moich widzów odezwał się Witam, jestem zainteresowany zrobieniem badań potrzebnych do pozwolenia na broń do celów sportowych oraz kolekcjonerskich. Rzecz w tym, że psychotesty już mam. Byłem przekonany, że udaje się w miejsce, gdzie robię to kompleksowo. A jako, że jechałem z daleka, to już zrobiłem co się dało. Czy może pan uznać te badania i przeprowadzić resztę potrzebnych. I okazało się, że ta osoba zrobiła psychotesty, czyli psychologa już ma, nie ma przeciwwskazań, nazwijmy to, żeby obcował z bronią. Natomiast żebyś sobie zdawał sprawę z jednej rzeczy. W zasadzie psycholog i badania lekarskie to są dwa, oddzielne orzeczenia, prawda? Czyli nie ma problemu, żebyś sobie zrobił tam, powiedzmy, lekarza umani, psychologa u franii, w dwóch różnych ośrodkach, tylko jeżeli cenisz swój czas, to warto jednak poszukać firmy, gdzie zrobisz to, to w jakimś jednym czasie, w jakimś jednym terminie, prawda? Z reguły, jak robisz to kompleksowo, to jest to nieco taniej, ponieważ znam ośrodki czy znam miasta, że... Yy, owszem, idziesz do lekarza, lekarz cię wysyła oddzielnie do yy, psychiatry, oddzielnie do okulisty, oddzielnie do psychologa i potem jeszcze raz przychodzisz i płacisz yy, u tegoż to lekarza, prawda? Czyli nie ma jakiejś takiej komple kompleksowości, i w tym momencie opłata wychodzi, że to są cztery pojedyncze wizyty lekarskie, a nie nazwijmy jakiś pakiet, prawda. I tak niestety się często zdarza, że każdy z tych czterech lekarzy lub psychologów jest w inny dzień, prawda, czyli równie dobrze możesz stracić cztery dni czy trzy dni na to, żebyś się kompleksowo na broń przebadał i nie jest to wcale rzadka sprawa w mniejszych ośrodkach. Prawda? Oczywiście warto to poszukać gdzieś tam w internecie, kto jest, gdzie taki ośrodek masz w swoim województwie, Wbrew pozorom nie jest to taka prosta sprawa zebrać cztery osoby naraz, prawda? Mówię o specjalistach, a wiem coś o tym, ponieważ bardzo wiele osób przyjeżdża do mnie z różnych miejscowości. Opłaca się poświęcić godzinę, dwie jazdy tam samochodem, autobusem czy pociągiem, ale załatwić wszystko w jeden dzień, a nie załatwiać to w dni cztery jeżeli mnie słyszysz, to napisz na czacie tutaj, tam, tam, jest, tam jest gdzieś ten czat, prawda, po mojej tutaj stronie lewej, po twojej chyba prawej, czy mnie słychać, bo y, niestety czasami bywa, że jest y, problem. I y, inna Sprawa, jaką kiedyś poruszyłem, a mianowicie badania zazdrosnych mężów, którzy są jednocześnie kierowcami. I kiedyś już pisałem o tak zwanym zespole Otella, prawda? Czyli dżentelmen jest dosyć lub, lub, lub jest odwrotnie, prawda? Że, że, że pani jest bardziej zazdrosna o to, co tam yy, współmarzonek yy, wy, wyczynia, prawda? Natomiast yy, problemy się czasem pojawiają takie, że yy, taka sprawa wychodzi poza grono rodzinne, czyli z reguły tam małżonka zgłasza dżentelmena yy, do na policję, bierze się za roboty jakaś prokuratura, a prokuratorzy już się nauczyli o tyle, że kierują takiego gościa na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, ponieważ ten zespół Otella jest traktowany jako zaburzenia urojeniowe. I niestety nagle się okazuje, że kierowca nie ma jakiegoś innego źródła utrzymania, poza tym, że jest kierowcą. Badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny i Pracy są loterią. No i jeżeli ten zespół Otella jakoś tak zostanie zakwalifikowany w kierunku negatywnym, to dane osoby tracą pracę, czyli ten kierowca, który utrzymuje rodzinę, traci pracę. I dostałem takie zapytanie, czy zaburzenia urojeniowe zespół Otella ma wpływ na prowadzenie pojazdów, mąż ma opinię psychiatryczno-psychologiczną na poczet sprawy karnej, żeby było śmieszniej, dwa miesiące wcześniej przeszedł badania, czy półtora miesiąca wcześniej przeszedł badania pozytywnie, nie ma przeciwwskazań o byciu kierowcy, ale to w zwykłym ośrodku wymienia prawko co 5 lat. Natomiast pani prokurator wnioskowała o przeprowadzenie badań o braku przeciwwskazań na podstawie opinii biegłych. Czy można odstąpić od badań w WOM, ponieważ mąż niedawno robił te badania i nie ma przeciwwskazań, nie ma opinii z lekarza z leczenia odwykowego, nie jest upośledzony kierowca, to jest zawód i, i sprawa, prawda? Także niestety yy, yy bardzo często się zdarza, że jakieś rodzinne historyjki wychodzą yy, do obcych ludzi, do jakichś tam prokuratorów, do innych i w tym momencie. Ci prokuratorzy już się na tyle znają na robocie, że kierują do WOMP-u i nie za bardzo to ich interesuje, że yy, no coś tam się złego yy, w rodzinie dzieje, a mianowicie, że głównie będzie to, że owszem, pani jest dy, dy, dy, jakoś tam nazwijmy to <śmiech> molestowana, natomiast no, żyć też czegoś Trzeba. No i tutaj. I tutaj zaczyna się robić problem, prawda? Także w zasadzie jak się ta sprawa skończy, to nie mam pojęcia. Natomiast warto sobie zdawać sprawę, że no takie jakieś tam rodzinne. Przepraszam, coś mi kaszel wziął jakieś tam rodzinne historie, lepiej, lepiej zachować dla siebie, prawda? Wprawdzie z reguły to panie wykrywają tam u panów różne takie jakieś tam oznaki i niewierności, ale to raczej one mają tu pokrycie wprawdzie, natomiast zespół Tella jest to trzepianie się danej osoby, danej kobiety bez najmniejszego sensu, prawda? Czyli cokolwiek by ta dana pani nie zrobiła, to, to jest po prostu źle. Oj, chyba widzę, że mnie coś bierze. Natomiast yy, jeżeli... Yy, Chodzi o nie podejście do badań, do womp -u. No niestety, jak nie podejdziesz, to z automatu ci to prawo jazdy jakoś tam zabierają. Jesteś podejrzany o, o to, że się nie nadajesz. Także no myślę, że wyjaśniłem ci tą sprawę. Jeżeli mówię, są jakieś pytania, to zadaj je tutaj na czacie po mojej lewej stronie. Jeżeli oglądasz w powtórce, to już zrób to w komentarzu do tego wideo. Ja to, nazwijmy to, do 24 godzin po, po hangoucie, odpowiadam. Potem niestety życie toczy się dalej i muszę niestety, już nie mam czasu za bardzo na odpowiedzi. I ostatnia sprawa, jaką chciałem dzisiaj poruszyć, to sprawa kompleksowego zrobienia badań, jeżeli chodzi o badanie kierowcy zawodowego. Jeżeli chcesz zostać szoferem, to jak idziesz na badania na kurs prawa jazdy, to poproś od razu lekarza i psychologa o przebadanie cię na tak zwane świadectwo kwalifikacji. Robisz to za jednym razem. Z reguły cena za dwa badania jest nieco niższa niż... Yy jest za jedno badanie, czyli za dwa badania pojedyncze, dokładnie tak jak z tymi, z tymi, że tak powiem, badaniami na broń. I wychodzisz z dwoma badaniami, załatwiasz sprawę kompleksowo. Przejdziemy na czata, tu Witek. Dzień dobry, w niedalekiej przyszłości chciałbym mieć prawo jazdy kategorii B oraz A. Mam obecnie 20 lat, oczopląc wynikający z uszkodzenia nerwu wzrokowego, brak widzenia obłocznego. Na tablicy prawym okiem widzę siódmy, ósmy rząd, lewym maksymalnie trzeci mam. Także lekki astygmatyzm, niewielkie problemy z równowagą, zauważalne przy schodzeniu na schodach. Czy w związku z tym jest szansa na uzyskanie pozytywnego orzeczenia do tych kategorii? Hmm. O ile tutaj... Powiedzmy wzrokowo raczej wszystko będzie ok, ponieważ tak jak mówię tutaj powiedzmy, czyli tak, jeżeli rządków jest. Zobaczymy, czy tu widać, tu jest pierwszy, drugi, powiedzmy siódmy, dziesiąty, dwunasty na no, zwykle tablicy, to. To tutaj widzi kolega, tutaj, jednym okiem, patrzę tak, czyli jednym okiem widać praktycznie ok, drugim okiem widać tutaj słabiej, prawda? Ale to jedno oko w zasadzie wystarcza do, do biznesu, to no problemem mogą być te zaburzenia równowagi i niestety... Radziłbym zdobyć jakąś opinię neurologiczną lub opinię laryngologiczną, że te zaburzenia równowagi nie stanowią przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych. prawda? Jestem dobrej myśli, ale nie potrafię powiedzieć jak się sprawa skończy. Bo kiedyś oczopląc i zaburzenia równowagi były bezwzględnym przeciwwskazaniem. Nie było szansy, że osoba z oczopląsem tam prawko dostała. Natomiast no, w tej chwili idzie nowy, nowy ład, prawda? I dobra zmiana jest tam trochę lepiej, prawda? Te, te przepisy są troszeczkę rozsądniejsze. Także mam nadzieję, że wytłumaczyłem jeszcze raz tutaj że tak powiem pokazuję zespół Otella być może przykład nie, nie, nie, nie jest najlepszy ale ale mówię jak już no niestety jak już Masz problemy w rodzinie, to no, mimo wszystko starałbym się nie mieszać tutaj obcych ludzi do, do biznesu, prawda? To, to, to, to, to, to mówię, mówię uczciwie, prawda? Że, że nic dobrego nic dobrego zmieszania prokuratorów, zmieszania do tych, jak oni się tam nazywają, mieszania tam jakichś śledczych, czy jakichś innych. Nic dobrego nie wychodzi z tego, prawda? Z reguły mądry po poszkodzi, kiedy zostaje skierowany do badań lekarskich do WOMP-u. Natomiast jeżeli chodzi o wzrok, mówię, normy są w tej chwili takie, że praktycznie bardzo źle trzeba widzieć, żeby prawa jazdy nie dostać. Natomiast, no mówię, równowaga tutaj jest sprawą poważniejszą, ponieważ o ile jeszcze kategoria B, jakoś tam są to cztery koła i ta równowaga jest mniej tam wymagana. Według mnie to już na motocyklu tą równowagę musisz trzymać, bo to są tylko dwa kołka, kółka, równowagę stracisz i możesz polecieć, po prostu się wywalić i rozwalić. Także, yy, moi drodzy, na tym kończę. Myślę, że temat zespołu Otella że tak powiem, wyczerpałem. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to ostatnia szansa, żeby zadać je w komentarzu tutaj na czacie po lewej stronie lub zadaj to pytanie w komentarzu do tego wideo, jak oglądasz w powtórce. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia wkrótce, jedna rzecz, jaka mi się lekarska przypomniała, jest w tej chwili jakaś epidemia różnych wirusów, RSV, adenowirusy, inne tam wirusy. I niestety cała rzesza chorych przychodzi po zwolnienia lekarskie, przychodzi po jakieś leczenie. System służby zdrowia w tej chwili jest, nazwijmy to, delikatnie niewydolny. Także nawet po mnie to widać, że kaszlam od czasu do czasu i nie mogę tutaj wiele z tym zrobić. Także trzymaj się, cześć, do następnego razu.